Cześć, witajcie Twój Multiguru. Postanowiłem zrobić krótki filmik z cyklu Question of The Day albo Question of Tonight, a może nawet Questions. I pytania są w sumie dwa niezbyt trudne. Przewlekły stres pracy na dłuższą metę. Mógłby mnie wykończyć. To jest pytanie pierwsze. I drugie pytanie kiedy mam bardzo dużo pracy, wyładowuję na innych swoją frustrację. I pytania w odpowiedzi nie są trudne, natomiast zastanów się, na co one odpowiadają, prawda? Co jeżeli pójdziesz w jakimś schemacie, prawda? Albo odpowiadając na tak, albo odpowiadając na nie na te pytania? co uświadamiasz danemu rekrutującemu psychologowi czy komuś innemu jakie te pytania mogą mieć znaczenie, prawda? Także w zasadzie na tym koniec mówił twój Multiguru OMG O oh my God, prawda? Albo SMG czyli siwy Multiguru Możesz też mówić na mnie MG, prawda? czyli mógł, prawda? Multiguru. Ale tak na poważnie to zadam Ci jeszcze jedno pytanie Co byś uważał, że ocenia pytanie na ogół nie traktuje życia zbyt poważnie? Na ogół nie traktuje życia na serio? Także komentarze tutaj pod tym wideo Co to może oznaczać? w sumie, te trzy pytanka, żegna Cię Twój OMG No i do zobaczenia wkrótce w kolejnym filmiku. Jeżeli pasują Ci takie kruciaki, prawda, krótkie wideo No to zapraszam do komentarza. Im więcej będzie komentarzy, to tym więcej będę miał ochoty, żeby coś takiego zamieścić na moim kanale YouTube.